Niestety nie zawsze udaje się pomóc poszkodowanemu przez telefon. Kiedy wyjeżdżamy do zgłoszenia, liczy się szybkość dotarcia na miejsce. Kluczowe są poprawne dane adresowe. Jeśli informacje o adresie są niepoprawne, tracimy czas, a poszkodowany może nie doczekać pomocy. Również w przypadku pożaru poprawność adresu jest bardzo istotna. Na przykład kiedyś wysłano nas do eksplozji w magazynie środków chemicznych. Dojechaliśmy na czas, ale mało brakowało, a pożar objąłby kolejne budynki. Właściwy i aktualny adres umożliwił powstrzymanie zagrożenia. Dane adresowe zbierane są w różnych systemach, m.in. w aplikacji MUIA. Gromadzone w niej dane umożliwiają m.in. służbom ratowniczym uniknięcie niepotrzebnych komplikacji w dotarciu do celu.